Brud. Cuchnąca historia higieny. Czy brud może być atrakcyjny? No oczywiście. I to nie odparcie atrakcyjne, przyciągające. Za sprawą projektu graficznego i bardzo obfitych ilustracji w ilości naturalnie, ale też w ilości źródeł e, inspiracji e, Piotra Sochy, e, które powstały do tekstu Moniki Utnik-Strugały. Wprowadzają nas w świat no, nieco podejrzany, no brud, nie kojarzy się nikomu dobrze. A to już okładka, jak afisz reklamujący sklep, manufakturę z cukierkami, słodyczami, lodami i różnymi innymi pysznościami. Tyleż tam szczegółów, tyle drobiazgów, tyle detali do wypatrywania, wyszukiwania, jakby był to co najmniej jakiś Wimelbuch, książka-wyszukiwajka. Ale można iść sobie tym tropem, a można też potraktować to jako niezwykle barwne y, dzieje cywilizacji. Otóż tak, wędrujemy poprzez epoki i to od jaskiń, aż do wypraw w kosmos. Wędrujemy też przez różne kultury. Jesteśmy w Indiach, jesteśmy w Afryce. Oczywiście sporo historii ma miejsce w naszej Europie. A na to wszystko warstwy społeczne. I królowie i słudzy i dandysi, identyści, i zwierzęta, no i oczywiście wszędobylskie szczury, wszędobylskie mikroorganizmy, ale jakże elegancko podane, wystarczy spojrzeć na wyklejkę. Fantastyczne y, zabawy kompozycyjne, a to tradycyjnie rozwiązane portrety, kłania się barokowy portret reprezentacyjny, a to średniowieczny dans makabr, w rytmach, w pasach, a to odwołania do komiksu, a to do innych y, ikonokulturowych y, rozwiązań. Przygoda, wizualna przygoda na każdej rozkładówce fajerwerki. wspaniałe, brud, niech żyje brud. Och, przepraszam, niech żyje higiena.